Od mojego ślubu minęło już kilka lat, ale widzę, że Was ten temat wciąż interesuje. Zadajecie mi mnóstwo pytań dotyczących mojego najważniejszego dnia, więc dziś postanowiłam odpowiedzieć na część z nich. Skoncentruję się na tych pytaniach, które dotyczą przygotowań, bo o tym jeszcze Wam nie opowiadałam, natomiast o ślubie, weselu, o błędach było już w poprzednich materiałach, więc zapraszam Was na ślubny Q&A. się zacząć przygotowania do ślubu, tak naprawdę tuż zaraz po zaręczynach. Zaręczyliśmy się 27 kwietnia, no a ślub potem był 28 czerwca, więc praktycznie to był rok. Yy, jak zapomniałam, to do dziś nie pamiętam. <grym> yy, nie przychodzi mi do głowy żadna osoba, o której bym zapomniała. Jeśli chodzi o wtopy, to oczywiście parę wtop konkretnych całkiem było. Był właśnie materiał o błędach moich ślubnych, więc tam przedstawiłam pięć swoich największych, najpoważniejszych błędów. Ale jeśli chodzi też o taką wtopę, o której nigdy nie mówiłam, a ostatnio jak oglądałam filmik z swojego ślubu, to właśnie to zobaczyłam, że podczas y, filmiku w ogóle y, w kościele lata mucha, tak tu, tu, i w ogóle potem siada mi na melonie i w ogóle nie wiem, czy nawet w trakcie przysięgi nie siedziała, więc pomyślałam sobie, że to straszna wtopa, że w ogóle czasami zaskoczą takie rzeczy, na które totalnie nie masz wpływu i to było beznadziejne. Nie wiem, na niczym. Chociaż na przykład Um, ponieważ jechaliśmy do kościoła um, z moim mężem osobnymi autami, to jakby jedno auto było naszym prywatnym samochodem, a jedno nie, więc w sumie nie wydałam na przykład na drugi samochód dla męża, czyli dla męża próbowałam oszczędzić. <grym> Dobrze, że on tego nie robi w stosunku do mnie. No, oczywiście nie byłabym w stanie sama zorganizować swojego ślubu, bo to było parę lat temu, ja jeszcze w ogóle nie zajmowałam się tym tematem, można powiedzieć zawodowo, w związku z czym miałam firmy różne które były wynajęte, żeby wszystko zorganizować i dopiąć. Chyba najważniejsza u mnie to była firma dekoratorska, która no, przygotowywała zarówno kościół, jak i salę weselną. To było całkiem sporo pracy, bo sala, która była do zaaranżowania, to była jakby ogromna sala konferencyjna w hotelu, no, która miała przeobrazić się przepiękną, ślubną e, krainę, e, ze sceną, z pięknymi światłami, z masą kwiatów, e, no więc tam była naprawdę masa, masa pracy do wykonania i cały czas, jak patrzę na, na ten swój film czy na zdjęcia, to myślę sobie, że wyszło super. A jeżeli chodzi o to, czy, czy miałam jakąś taką pomoc w organizacji, to również miałam dziewczynę, z którą współpracowałam, zresztą świetną, e, która dopinała wszystkie kwestie, mogłabym powiedzieć, takie form, formalne, wszystkie formalności, e, e, zajmowała się właśnie u mnie podpisywaniem umów, płatnościami, a potem była koordynatorką całego dnia bo y, szczególnie y, organizując imprezy, takie większe wesela, na dużą liczbę gości, warto mieć osobę, która po prostu będzie tego dnia y, miała wszystko pod kontrolą. <śmiech> <śmiech> Najbardziej problematyczne – pogoda! <śmiech> no niestety z pogodą y, jest tak, że no, nie da się tego przewidzieć. No nawet latem jest to niebezpieczeństwo, że, że spadnie deszcz na przykład w dniu ślubu, tak jak to było u nas. Każdy kto mnie zna wie, że jestem taką osobą, która w każdej nawet najgorszej sytuacji próbuje znaleźć jakieś plusiki, więc znalazłam taki przesąd, który właśnie mówi o tym, że deszcz w dniu ślubu ma przynosić szczęście. No i jak na razie nie narzekam. Mieliśmy listę prezentów, na której był jeden prezent, zupełnie wyjątkowo, um, marzyliśmy sobie z moim mężem o takim prezencie, który po prostu zostanie z nami na całe życie, który będziemy mieli blisko, który zawsze będzie nam przypominał o tym najważniejszym momencie i e, biorąc pod uwagę zamiłowanie też mojego męża do sztuki, e, postawiliśmy na taką przepiękną rzeźbę Xavier'ego Dunikowskiego która właśnie nazywa się Madonna i udało się zrobić tak, że wszyscy goście po prostu zrzucili się na ten prezent. Nawet mówię źle, że wszyscy goście. Część z gości zrzuciła się na ten prezent, a część z gości podarowała nam jeszcze różne bardzo ładne rzeczy. Natomiast jakby takim naszym największym marzeniem właśnie było to dzieło sztuki. Myślę, że dosyć nerwowy był początek, kiedy trudno było mi znaleźć miejsce, w którym chciałabym urządzić całą imprezę. I to powodowało we mnie taką trochę frustrację, że nie mogę znaleźć obiektu, który spełniłby wszystkie moje oczekiwania. Natomiast później mam wrażenie, że właśnie dzięki temu, że miałam sporo czasu na te przygotowania, to przeszłam przez nie naprawdę na spokojnie. Ostatecznie na naszym ślubie było 100 stu... około chyba 80 gości. Chociaż hi historia z y, tworzeniem listy gości y, była taka, że na początku, jak y, zrobiliśmy taką, taką swoją listę marzeń, to było na niej 440 osób. Jest? <słyski> Czemu? <laughs> no, gdyż kiedyś przeczytałam na jednym z portali, że chyba tak to było, że, że, że wydaliśmy na ślub 300 tysięcy złotych. No i stwierdziłam, że, że po prostu nie ma, nie ma co w ogóle, w ogóle. Co to jest za głupi pomysł? W ogóle rozmawiać o, o, o pieniądzach, o kwotach y, na wesele, o swoim budżecie. K, każdy. Każda młoda para stara się przeznaczyć taki budżet, yy, za który jest w stanie zorganizować możliwie dla nich najpiękniejsze wesele. Yy, I to się liczy, żeby się ludzie świetnie bawili, a nie yy, yy, robili jakiś konkurs tego, kto najwięcej wydał na wesele. Co to jest w ogóle za pomysł? Problemów z dopasowaniem sukni nie było, bo suknie, no tak, jak każda pana Młoda, dopasowywałam dosłownie na chwilę przed ślubem, w dniu ślubu ważyłam dosyć mało, bo nie chcę skłamać 47 albo 48 kg. Od tamtej pory? No jasne! <słuchy> Ale i tak dużo mniej od mojego męża. <słuchy> Jezu, nie pamiętam co jadłam. Natomiast pamiętam, że po prostu do mnie do pokoju, bo, bo ja już ym, dzień przed przyjechaliśmy do hotelu, więc już jakby tę noc spędziłam w hotelu, żeby od rana już w takim spokoju móc się przygotowywać ym, i pamiętam, że rano po prostu wjechał taki, ponieważ nie chciałam schodzić na dół do restauracji, pokazywać się gością i tak e, dalej, więc wjechał do mnie e, do pokoju e, taki naprawdę suto zastawiony stół ze śniadaniem, e, a ja miałam tak ściśnięty żołądek przez e, ten stres i te emocje, że nie byłam w stanie nic jeść, nie wiem, może skupnałam jakąś jedną truskawkę czy, czy gryza banana, no szczerze, nawet nie pamiętam, co to było, ale pamiętam, że wszyscy z tego stołu, którzy przychodzili do mnie, jedli i wszyscy się najedli i mówili, że świetne śniadanie. Czekajcie. Proceduję w mojej głowie rozwody wśród par, które były na ślubach, które się odbyły przez najbliższe, przez ostatnie lata. Um, ale nie, to, to oczywiście był żart, wydaje mi się, że to, jakby większość tych ludzi to są faktycznie nasi znajomi i nasze rodziny, więc to nie jest tak, że, że nie mamy z nimi kontaktu. Wiadomo, że ten kontakt z niektórymi osobami jest w większym stopniu, z niektórymi z mniejszy, w mniejszym, natomiast my w ogóle z moim mężem jesteśmy tacy bardzo socjalni, uwielbiam ludzi, uwielbiamy się spotykać, jak nie możemy się spotykać, to dużo dzwonimy, rozmawiamy, dlatego na naszym ślubie mam wrażenie, że naprawdę nie było przypadkowych osób. Ja już boję się planować, gdyż już na piątą rocznicę ślubu miało być wielkie hej ho, hej ho, plan był taki, że na piątą rocznicę ślubu zrobimy imprezę praktycznie ym, tak, ym, takiej samej, ym, takich samych rozmiarów, ym, co ym, nasze wesele i to było w ogóle nasze takie marzenie, że odnowienie przysięgi, że w ogóle wielka impreza, ym, no natomiast y, wtedy ym, Byłam chyba półtora miesiąca po porodzie, więc y, musieliśmy odpuścić tak wielką imprezę yy, i, hmm, i nie wiem, co będzie z dziesiątą. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nas coś nie zaskoczy znowu. No, ale jeśli Wy macie na przykład jakieś super pomysły, jak spędzić rocznicę, czy jakim prezentem obdarować swoją drugą połówkę, to, to jestem bardzo ciekawa tych Waszych pomysłów, koniecznie wpisujcie je w komentarze poniżej, pod filmikiem. A jeżeli podobał Wam się ten mój ślubny Q&A, to zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia!